No jest oczywiście, Zerukse, to kolejna, a konkretnie czwarty odcinek z top 5 donate'ów na polskim YouTubie Chciałbym wam mega podziękować za 1200 łapek pod poprzednim odcineczkiem Naprawdę mega doceniam Jeżeli wbiliście by tutaj na przykład 1000, będę mega zadowolony Także stawcie tego raz łapeczkę w górę, bo bardzo mi to pomaga Oraz na ekranie widzicie 5 ostatnich osób, które kliknęły w czerwony guzik subskrybuj Jeżeli po prostu chcecie się tutaj pojawić, to że Zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie także dzwoneczka I oczywiście już bez przedłużania zapraszam bardzo serdecznie do oglądania Miejsce piąte i stream Daniel Magikala na którym otrzymał w sumie 1500 zł od Bartosza pisarka. Zobaczcie jego reakcję. Dobrze mama, 400 zł. 400 złotych dostaliśmy mama. Thank you. Od Bartosza znowu. Dziękujemy ci Bartosz. 1500. 1500 zł od Bartosza już. Ale wariatek. Je... Kusin, Dziękuję bardzo. Zdrowie twoje, Bartosz. Ja swoją matkę przyjadę do was. nieprawda. Miejsce czwarte i stream gurala, na którym dostał prawie 2,5 tysiąca złotych od donatora, którego mogliście już kojarzyć z poprzedniego odcinka. Żasta Orlik Armio rośniemy jest moc kwota 1430 złotych. <muchy> Trasaurlik, ten akademik, staccie xdd kwota 1000 złotych. Oraz miejsce trzecie, na które znajduje się nitrozynia, który przez technologię YouTube'a Super Chat otrzymał ponad 3000 złotych. Ale możesz sobie wziąć 420 tysięcy z banku. Czy co zrobiłem? Ry ry ry ry. Jasne, pamiętam was wszystkich jak mnie blokowaliście no Oraz miejsce drugie, na którym znajduje się live Unboxala, gdzie dostał ponad 4000 tysiące złotych. Zobaczcie sami. Kostrup Radka i Kacpra Słyszyńskie, 300 zł Wow. Pozdrawiam. Kostrzyn i Kacpra i Radka wszystkiego. Wow. Czarny rudy Radek chodzi z tobą do szkoły, 200 zł. Tak, chodzi ze mną do szkoły. I, nie, nie wiem, jak go znasz. I w sumie to, to mi nie obchodzi, ale... Daj jedno jeszcze, kurwa. Daj się jeszcze, kurwa. nie jesteś. Nie, to jest wkręt. To jest sofany donate. Nie ma mowy. Ja nie wierzę, to jest fake. Nie mam mowy. Nie ma mowy, to jest fake. Nie wierzę w to. Oraz miejsce pierwsze, które należy do jak znanego nam oczywiście Peter Plusa który sumując donate, torcia Nestera, oraz moje po prostu, które wysłał, wysłał ponad 5000 zł. Tak. No to zaczynam, tak? Czekaj, tylko. 850 Dobra, to są Co? jeszcze 850 zł. Co Pozdrawiam, Peter Schlus. Ty mi 1000 zł? Tysiąc złotych ci wysłał? <laughs> Okej! Okay. Ej, co to się Ole, od... Ale mi serce bije! Igors, dzięki za sobą piana. Peter Schluss, 200 złotych dzwoni po karetkę. Pozdrawiam, Peter lus O ty, co się działa na live po południu i prosi o avatar, chcesz, chcesz graficzkę napisz, napisz czy jeszcze chcesz, czy jeszcze jesteś. Peter Szluz, masz 1k, może pomogę, choć mówiłeś, że nikt ci nie da, pozdrawiam Peter Szluz Przypomnę jeszcze tylko, że Peter wysłał naprawdę dużej ilości youtuberom e takie lub po prostu większe kwoty, naprawdę mega szacun, że pomagasz tak YouTuberom i w sumie ja w imieniu wszystkich dziękuję bardzo. Eee, ja mam tutaj ogólnie pojawić się pani z tego, która otrzymała podobnież 10 tysięcy złotych, rzecz żadnego od z tego po prostu. No nie mogłem jakoś znaleźć. Dobra, niestety to już na tyle. co dziękuję, jeżeli firma się spodobał, zostawcie tutaj koniecznie łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oraz zasubskrybujcie kanał, po prostu, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Kliknijcie w kartę, aby po prostu obejrzeć moje inne filmy, m.in. na przykład trollowanie noitami lub poprzedni odcinek z tej właśnie serii. Ja już wam bardzo jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego filmu, także do zobaczenia i oczywiście do następnego. Pa, pa!